bo ojoj ojoj ojoj ojoj Czeski łap. Ej. bo, bo. Patrze, pisze do mnie ziomu sartu na ten konkurs Bruno piekielny czekają by nagrać to w końcu zgarnę z tym ajkiem to track bad monkey brad kilka ciechów na klipy no i dobry track osiołny sufez nawet będę z drugim miejscu john bulls ale płyna Jordan, tam dalej skrzydła red bull jak Herkules kontra plurest, tak to moja era Bo dla mnie łatwo jest, porwa z Hadesu kerbera To co klacza sztuka, skumaj James Cook tak jak Rynkowskiemu dziś, brak mi słów kolejny raz, nie słyszę ciągłej uwagi do mnie, jak Beatlesi, może lecę to za skronnie, się jak po skoro mnie, że dotrę tak szybko na szczyt, nie skończę jak Blackberry po niż niż jak mężczy mam poziom i nie spadam poniżej go, wracam na osiedla, bumerek odpadaj, ciekają. nawet Lisa, nam z nie wymyśli dla mnie zagrożenia, mimo że młodziak to mam coś tu do powiedzenia, ale trafię kilka trafienia, lecz to było trafne, czeski, gdzie moje pięć dyszy bo się martwi Nawet jeśli dzisiaj Będę niżej, to i tak wejdę na ten poziom wyżej I zobacz w jaki gram widzę I zobacz gram typie, mówisz ciemine, minę Trafiłeś właśnie na minę